Ciekawe zapytanie mojego widza. Czy lekarz uprawniony do badań kierowców zleci Ci powtórne próby wątrobowe? Jak już kiedyś odzyskałeś prawko utracone za jazdę alkoholu? Oczywiście odzyskałeś w WOMP-ie, a w tym WOMP-ie na podstawie wyniku tych prób yy, prawko Ci oddali. Witam Panie Doktorze, mam pewne pytanie. Otóż 3 lata temu zostało mi zabrane prawo jazdy kategorii B za alkohol na rok czasu. Po roku zostałem skierowany do womp badania przeszedłem pozytywnie i dostałem prawo jazdy na dwa lata, ale kończy mi się teraz termin ważności. Wiem, że nie muszę już jechać do WOMP-u, że badania mogę zrobić w każdej medycynie pracy lub u lekarza uprawnionego, ale czy znowu będą mi pobierać próby wątrobowe? Czy jeżeli wyjdą złe badania w wątroby, to mogą mi nie przedłużyć dalej ważności? czy po prostu to są inne badania i wątroba już nikogo nie interesuje. Z góry dziękuję za odpowiedź. Nie potrafię Ci konkretnie odpowiedzieć, czy dany lekarz, czy jakaś placówka medyczna będzie wymagała prób wątrobowych w celu oceny objawów wskazujących na Twoje uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, ale z mojej praktyki wynika, że są również inne skuteczne metody, aby stwierdzić, czy ktoś ma problem z alkoholem, czy nie doświadczony lekarz nawet zobaczy takiego zioma i często już wie co ma zrobić Natomiast, yy, według mnie wystarczy, abyś zachowywał abstynencję alkoholową no, parę miesięcy przed badaniem i niezależnie od metody, jaką lekarz sobie wybierze te badania przejdziesz, oczywiście badania na przedłużenie prawa jazdy. Jeżeli miałeś oczywiście zleconą terapię antyalkoholową, to teraz wąpy często robią, dają takie skierowania, to oczywiście musisz pokazać opinię terapeuty lub jakiegoś innego lekarza, jak Ci ta sprawa antyalkoholowa poszła. No, jak mimo wszystko pójdziesz się badać do wąp, a wierz mi, zdarza się to częściej niż się wydaje. Są tacy kierowcy, którzy wąpy jednak lubią, to raczej Cię poproszą zarówno o to o zaświadczenie od terapeuty, jak i próby wątrobowe też z dużym prawdopodobieństwem mogą zostać powtórzone. Natomiast u lekarza prywatnego, no, takiego ze zwykłego prywatnego gabinetu lekarskiego to nie sądzę, aby aż tak wnikał w stan Twojej wątroby, aczkolwiek obowiązek przebadania Cię pod kątem nadużywania alkoholu ma. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu Dwie ważne rzeczy z tego filmu Pierwsza to zawsze warto lub raczej warto pójść do lekarza prywatnego po powtórnych badaniach WOMP. No i druga, że obowiązku badania się w WOMP-ie Jak już przeszedłeś pozytywnie pierwsze badania lekarskie za jazdę po alkoholu obowiązku takiego powrotu tam nie masz, ale nie mogę Ci tego zabronić, jeżeli Ci się w danym WOMPie podobało i chcesz jeszcze raz tam przejść badanie. Jeżeli jeszcze nie jesteś moim widzem, oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik z badań kierowców.